Witam, pokażę Wam jak ukryć kursor myszki, klikamy przechwyć, wpisujemy jak zwykle tytuł, klikamy OK, wchodzimy w ustawienia, wybieramy ustawienia audio i wideo w okienku wybieramy zakładkę, kursor i odznaczamy kratkę, nagrywaj kursor myszki. Potwierdzamy to, klikając zapis. Klikamy, rozpocznij przechwytywanie. W tej chwili, ja się poruszam, po ekranie monitora, Wy nie widzicie kursora myszki. Ja kliknę na folder, powrócę, obejrzymy ten klip, kliknę na niego dwa razy, zatrzymam otwarzanie, uruchomię. Wyłączę, jeszcze raz włączę, zatrzymam, przesunę otwarzanie w innym miejscu, klikam play, powiększę okienko, włączę otwarzanie. Zatrzymam. I w tej chwili nie widać kursora. Jeszcze raz play. Nie potrzebujemy aby kursor nie znajdował się na ekranie monitora. To na razie. Cześć.